Dobry niedzielny poranek. Rano jeszcze znośnie. Czas przygotować kawę. Niestety, motel nie posiada czajnika. Trzeba sobie radzić. Jest, jest czajniczek że się robi. To też woda, około 30 minut litr. Okolica o poranku. Źle po kawce porannej bierzemy plecaki, jedziemy do centrum Budapesztu pojeździć po centrum Budapesztu, pozwiedzać, zobaczyć co tam ciekawego słychać Oh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 I'm Oxygen All in an otherwise Suffocating world I'm reaching out For arms I'm drowning In the open in love with making Girl Exhale The past Inhale the future that lasts My evidence you once really cared I'm reaching for a hand to pull me off One open to an everlasting Of a little red dress. Call 911. I'm a killer. Let's uh go. -huh. Power Kurwa, gdzie są ceny? Widzisz jakieś ceny? Nie widzę. Ją korek? Z tyłu. Gdyby ja. to na scenę, to ja mogę mi, się to 3,83 dobrze, nie? Bardzo dobrze, no. Wifory. Ale ty... Wiesz, że 40, 37 liter. You say, I make you nervous. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be safe.